Powiedzmy, że jestem ekonomistą i ciekawi mnie, czy ogólnie rzeczy drożeją, czy nie. A jeśli, to o ile? Podszedłbym do sprawy od strony dóbr i usług, które kupuje przeciętna osoba. Wymyśliłbym jakiś koszyk dóbr i usług. Starałbym się zważyć elementy na podstawie tego, jak ludzie wydają pieniądze. Stwierdziłbym... Średnio 40% idzie na mieszkanie. Z 10% na transport, może 10% na żywność. Zbadałbym rynek. Próbowałbym wyciągnąć średnią z cen tych produktów. Wziąłbym parę produktów, wypróbowałbym trochę usług, żeby obliczyć rzetelną średnią. To nie jest proste, ale jako ekonomista chcę to zrobić porządnie. Wyciągając średnią ważoną ze wszystkiego, uzyskam wartość. Nie będę szczegółowo objaśniał wyliczania. Wystarczy, że zorientujecie się, o co chodzi. Mam liczbę. Cenę wynajmu, czy kupna przeciętnego samochodu, cenę wynajmu przeciętnego mieszkania, koszt zakupów przeciętnej ilości jedzenia dla rodziny itd. Powiedzmy, że wyjdzie mi tyle. Zmyśliłem tę liczbę. Powiedzmy, że koszt wynosi 20 tysięcy dolarów. Mój koszyk dóbr i usług, ważenie moją metodą. To wszystko dzieje się w roku pierwszym. To jest w roku pierwszym. Ciekawi mnie, czy między rokiem pierwszym, a powiedzmy rokiem piątym, rokiem piątym, czy rzeczy zdrożały. Wezmę ten sam koszyk dóbr i usług. Koszyk dóbr i usług. I spróbuję określić, jaki będzie ich ważony koszt w roku piątym. To trudniejsze niż mogłoby się wydawać, bo koszyki dóbr i usług zmieniają się. Jeśli komputery stają się szybsze, czy uwzględnicie ten sam komputer, co wtedy, czy raczej przeciętny teraz, lepszy niż tamten? Jeśli ludzie kupują większe telewizory, to czy uwzględnić ten, co w roku pierwszym, czy zrobić korektę na to, jaki teraz jest przeciętny telewizor, czyli większy? Jeśli domy są teraz większe, czy uwzględniacie ten dom, co kiedyś, czy przeciętny teraz? Jest mnóstwo takich spraw. To przedmiot poważnych dyskusji na temat rzeczywistej zwyżki cen. Ale powiedzmy, że w jakiś rozsądny sposób określacie, że ten sam koszyk dóbr po korekcie z tytułu postępu technicznego i tym podobne, teraz kosztuje 22 000 dolarów. Wy wnioskujecie z tego, że rzeczy, które kosztowały 20 000 dolarów, które dawały wam jakiś standard życia w roku pierwszym, aby uzyskać ten sam standard życia w roku piątym, musicie wydać 10% więcej. Rzeczy są o 2000 dolarów droższe niż w porównaniu z 20 tysiącami dolarów 5 lat temu. Zatem ceny wzrosły o 10%. Jako ekonomiści powiecie, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych określany skrótem CPI, wskaźnik wzrósł o 10%. 10%. Albo, zależnie od metody pomiaru, metody są różne w różnych krajach. Nawet w obrębie jednego kraju zmienia się sposób określania koszyka dóbr. Zależnie, jak to zmierzyliście, powiecie, że inflacja cenowa… inflacja cenowa… możecie powiedzieć, że inflacja cenowa wyniosła 10% między rokiem pierwszym a rokiem piątym. Czyli wszystko zdrożało o 10%. Trzeba by wydać o 10% pieniędzy więcej, by uzyskać ten sam standard życia. Na ogół ludzie mówią po prostu o inflacji. Słysząc to słowo, zwłaszcza obecnie, wiedzcie, że chodzi o inflację cenową. Ogólny wzrost cen dóbr i usług mierzony jakimś koszykiem dóbr. Jest też inny typ inflacji. Inflacja pieniężna. Inflacja pieniężna. Są powiązane. Inflacja pieniężna to inflacja spowodowana wzrostem podaży pieniądza. A wzrost podaży pieniądza. A jeśli temu wzrostowi podaży pieniądza nie dorównuje całkowita produkcja kraju, może dojść do inflacji cenowej. Na ogół przy okazji inflacji mówi się o koszyku dóbr. Inflacja cenowa. Usłyszycie czasami coś jeszcze. Może w roku piątym ktoś zaproponuje, mógłbym sprzedać wam ten dom. Jest rok piąty Mógłbym sprzedać wam ten dom w roku piątym wart 660 tysięcy dolarów. 660 tysięcy dolarów. Ktoś mógłby spytać, jaka byłaby ta cena po korekcie na inflację w dolarach z roku pierwszego? To znaczy, jeśli zrobimy korektę z tytułu spadku wartości pieniędzy, bo gdy rzeczy drożeją, to każdy dolar jest wart mniej. Za dolara kupicie mniej. Ludzie pytają, ile to jest z uwzględnieniem inflacji w pieniądzach z roku pierwszego. Chodzi o to, ile musiał kosztować ten dom w roku pierwszym, że po korekcie na inflację, przy wzroście o 10%, a wzrost o 10% to mnożenie przez 110%, czyli przez 1,1. Zatem, ile musiał kosztować ten dom w roku pierwszym, że jeśli pomnożę to przez 1,1, to uzyskam 660 000 dolarów? Możemy to szybko obliczyć. Powiedzmy, że… nazwijmy to… P. P jest ceną domu w roku pierwszym. Napiszę P1. To razy 1,1… razy 1,1… będzie równe 660 tysięcy dolarów. Przy uwzględnieniu 10% inflacji. Teraz będzie łatwo. Można podzielić obie strony przez 1,1. Dzielimy przez 1 i 1 i uzyskujemy. To się skraca. Mamy cenę tego domu w roku pierwszym. 66 podzielić przez 11 równa się 6. Obliczcie to na kalkulatorze, jeśli was nie przekonuję. To będzie 600 tysięcy dolarów. Jeśli to podzielimy i poradzimy sobie z przecinkiem, chyba rozumiecie o co chodzi, możecie wziąć kalkulator, ja podzieliłem w pamięci. Chodzi o to, że dom wart 600 tysięcy w roku pierwszym, 600 tysięcy dolarów. Jeśli uwzględnicie deprecjację pieniędzy, czy to, jak bardzo wszystko zdrożało, to w roku piątym dom będzie kosztował 660 tysięcy dolarów. Podczas rozmowy o inflacji i wzroście cen usłyszycie, ten dom w roku piątym jest wart 660 tysięcy dolarów, a jest to równe 600 tysiącom dolarów, 600 tysiącom w dolarach z roku pierwszego. Podam przykład. W mojej okolicy domy nagle. Mieszkam w Dolinie Krzemowej. To nie jest ekskluzywna dzielnica, ale domy są dość drogie. Sąsiedzi, którzy wprowadzili się w latach 50., mówią: Kupiłem dom za 10 tysięcy dolarów, a teraz te budynki kosztują krocie. Ale, choć wartość domu wzrosła, to przecież 10 tysięcy dolarów w 1950 roku było wielką sumą. Lekarze i inżynierowie nie zarabiali dużo więcej rocznie. Konkretów nie znam. Musielibyście zrobić korektę dla roku, o który wam chodzi. Korektę z tytułu inflacji. Jeśli wynosiła 10%, może dochody wzrosły o tyle samo, więc ten sam człowiek o tych samych umiejętnościach, wykonujący tę samą pracę, którego w roku pierwszym było stać na dom za 600 tysięcy dolarów, Teraz mógłby zapłacić za niego 660 tysięcy dolarów. I nie będzie to zbyt wielki procent jego wydatków. Tylko taki sam jak w roku pierwszym. Mam nadzieję, że wprowadziłem was w temat. W kolejnych odcinkach zagłębię się w szczegóły.